Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Przebaczenie to temat dzisiejszej dobrej nowiny. Jezus przekazuje nam dziś konieczność przebaczenia innym ludziom. Ten, kto nie jest zdolny przebaczyć drugiemu człowiekowi, nie otrzyma przebaczenia od Boga. Zdolności tej, jak zresztą wszystkiego, co dobre w naszym życiu, trzeba się nauczyć. Przebaczenie nie przychodzi spontanicznie. Jest ono raczej wysiłkiem człowieka. Czym większe subiektywne poczucie krzywdy, nawet jeśli obiektywnie krzywda nie była aż taka wielka, tym trudniej nam przychodzi przebaczyć naszym krzywdzicielom. Jak zmienić ten stan rzeczy? Po pierwsze musimy uświadomić sobie, że sami jesteśmy krzywdzicielami. Że niejednokrotnie wyrządziliśmy krzywdę innym, że wcale nie jesteśmy lepszymi od innych. Pycha jest największą przeszkodą na drodze do przebaczenia i pojednania. Jeśli uznamy swoją słabość, staniemy się w ten sposób bardziej pokorni, a przez to bardziej zdolni do przebaczenia. Następnie potrzeba, abyśmy zobiektywizowali naszą krzywdę. Zazwyczaj obiektywnie mała krzywda urasta w naszych oczach do niebotycznych rozmiarów. Warto wygadać się przed Bogiem, opowiedzieć Mu o danej sytuacji i Jego zapytać, jak On to widzi. Już sama modlitwa przynosi ulgę w przeżywaniu bólu krzywdy i pozwala zejść na ziemię, aby realnie popatrzeć na swoją krzywdę. Taka modlitwa nie tylko przynosi ulgę, ale również ułatwia wyciągnięcie ręki w stronę tego, który wyrządził mi krzywdę.